Kilka maszyn rolniczych sfilmowanych we wrocławskim zoo 13 lipca 2013 roku sobota, siewnik Tam to było kopaczka do ziemniaków siewnik, pamiętam taki u mojego dziadka obsypnik opielaczo-obsypnik kosiarka parokonna i różne, różne inne jeżeli znasz się na tych maszynach mogę Cię tylko zaprosić do skomentowania koniecznie tego filmiku Czy to jeszcze ktoś używa, czy nie W każdym razie Wrocławskie ZOO Połowa lipca 2013 roku, sobota